Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i na wstępie pragnę zakomunikować, że jest darmowy e-book do pobrania, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, a ma ochotę, jest osobą początkującą. Ten e-book na pewno jest dla Ciebie. W zamian zostawicie mi swojego maila, będzie mi bardzo miło, gdyż szykuję Wam coś specjalnego. A tymczasem zapraszam do partii, która wyłoniła zwycięzcę turnieju Grand Prix Fide. Ten turniej składa się z czterech turniejów i zwycięzca w ogóle tego cyklu ma też przepust do turnieju pretendentów, w którym to bierze udział m.in. Jan Krzysztof Duda, a zwycięzca turnieju pretendentów może zagrać mecz o tytuł mistrza świata z Magnusem Karlsenem. Długa, ciężka droga przed szachistami o szachową koronę. Tymczasem pragnę przypomnieć, że Hikaru Nakamura tutaj walczy z Aronianem i jest to partia gra na tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika i trzeba zaznaczyć, że Nakamura też nie grał w szachy 2 lata, to znaczy nie grał szachów klasycznych 2 lata na żywo, więc już jest dużym osiągnięciem, że jest w tym finale. I zapraszam serdecznie do partii. Aronian rozpoczął ruchem e4, Nakamura odpowiedział e5. Co ciekawe jest to druga partia do grywki. W pierwszej partii zwyciężył na Nakamura, więc wystarczy mu tutaj remis czarnym kolorem, żeby właśnie zwyciężyć w tym turnieju. Aronian zagrał skoczek F3, skoczek na C6, goniec C4, goniec C5. No i mamy partię włoską na szachownicy. Partia włoska jest rozgrywana głównie, jest grana przez osoby początkujące, tak, to się zwykle przyjmuje. I to jest oczywiście dobry debiut na rozpoczęcie swojej przygody, ale jak widzimy, czołówka światowa również gra to otwarcie. Pogoniec C5 nastąpiła Roszada, skoczek na F3 za atakiem na piona, wieża E1, pion jest broniony, jedna z możliwości, posunięcie D6, żeby goniec już miał swobodę gry. Posunięcie C3 przygotowuje na pewno do ruchu D4, ale też często widzimy taki ruch D3 z manewrami, tutaj A6 ze strony na kamury ruch przydatny, czasami ruch B5 może nastąpić, goniec też się chowa tutaj na A7 w razie D4, a tak też zostaje tutaj ruch zagrany. Goniec na a7, to się wszystko trzyma. Zwróćmy uwagę, czy można zbić tutaj pionka na, na, na e5. Otóż no, generalnie wydaje się, że można, no bo jak odbijemy pionkiem, to się wszystko fajnie układa białym, bo białe wybijają na d8, ale tego wariantu nie będę rozpatrywał, gdyż on jest bardzo słaby dla czarnych. Tutaj lepszą odpowiedzią jest zdecydowanie skoczek na g4. Zwróćmy uwagę. Piękny strzał na pole f2, a skoczek przy okazji może odbić pionka na e5. Z dobrą grą czarnych, tak po prostu, więc Wybicie na e5 niestety wydaje się dobrym zagraniem, niestety nie jest dobrym zagraniem dla białych. W tej sytuacji po goniec a7 tutaj h3 od razu i już widzimy co jest grane. Skoczek już na g4 zagrać nie może. Na co tutaj na Kamura zrobił Roszadę? No i teraz już wybicie nie jest takie dobre, gdyż to wyrównuje pozycję wieża broni hetmana i wszystko zaczyna się ładnie układać po stronie czarnych. Jednakże gra toczy się dalej, to jest normalna pozycja. Goniec na e3. Posunięcie H3, dużo manewrów, dużo przestawiania figur, goniec na B3 na spokojnie, wieża E8. Ja tutaj się mocno nie zagłębiam w, te, w tę grę środkową, to jest po prostu przestawianie figur, jak sobie troszeczkę będziemy to y, przestawiać, y, powierzchownie nawet analizować. Zawsze coś w głowie zostaje. Tutaj głównie skłaniam się os do osób początkujących, bo osoby zaawansowane oczywiście, bardzo zaawansowane nawet, no to niuanse tutaj działają i warto sobie to e, głębiej przeanalizować. Koniec D7, Hetman B1. Hetman B1 takie dziwne posunięcie się wydaje, ale Hetman będzie zmierzał prawdopodobnie tutaj do centrum. Hetman E7, e, posunięcie A3, żeby zawsze koniec też miał ucieczkę przy okazji. Hetman F8. No takie dziwne ruchy. Mi się podoba u Nakamury jedna rzecz. On e, gra w szach bardzo konkretnie i potrafi wykorzystywać tę swoją siłę, szczególnie, że jest w bardzo komfortowej sytuacji. Remis w tej partii daje mu zwycięstwo w turnieju i 24 tysiące euro pierwszej nagrody, więc no takie widzimy takie Hetman F8, a to jest też dobre zagranie, na pewno można próbować jakieś tutaj konkretne działania po skrzydle królewskim czynić. Hetman D3 zostaje zagrany przez białe, posunięcie B5, no B5 ruch taki odważny, można też, rzecz. zawsze można tutaj tego piątka zahaczyć poprzez ruch na przykład przykład A4, wieża AC1 ze strony Aroniana, chyba nie najlepszy ruch, chociaż normalny, pewnie jakoś tam silnik widzi lepsze możliwości. Skoczek A5, goniec A2 i posunięcie C5. No tutaj na kamura widzimy, nie szczypie się i stara się grać dosyć aktywnie. Jakieś takie wybicie, wybicie, nie daje białym nic konkretnego, żadnej powiedzmy przewagi, więc to jest na pewno OK. Pozycja czarnymi, posunięcie B3, nie pozwala przede wszystkim zagrać skoczkowi tutaj na C5, nie pozwala też zagrać za bardzo na C4, przepraszam nie zagra, też nie pozwala zagrać z pionkiem na C4 ale też zobaczcie, dziwnie to trochę wygląda bogoniec tutaj przyblokowany ale to jest chwilowy tylko zabieg zapewne skoczek na C6, troszkę prowokuje do zagrania D5, naciska na punkt D4, no i słusznie tutaj D5 nieco wymusza, skoczek E7 pozycja przybrała bardzo zamknięty charakter, co się może podobać czarnym tej sytuacji, gdyż jest wszystko tutaj pod kontrolą. W ogóle ustawienie dosyć ciekawe, ustawienie D6, E5, C5 jest to takie ustawienie, bym powiedział, ta, tarta covera. On twierdził, że jak się ustawi pionki czarnymi w ten sposób, D6, C5, E5, to czarne mają dobrą pozycję. Jakiś tutaj cień prawdy w tym jest, nie zawsze oczywiście szachy są dosyć złożone, ale tutaj wszystko się trzyma. C4, skoczek zagrywa na G6, tu widzimy się świetnie broni, no i Aronian chcąc wygrać tę partię musi grać aktywnie. Posunięcie B4. Nakamura był przygotowany na ten ruch, ten ruch nie jest groźny dla czarnych, dlatego że jest szybkie wybicie, wybicie tutaj na B4, wybicie na C4 goniec wybił. Zobaczcie, goniec się już rozbrykał. Jest atak na pionka A6, ale następuje szybka wymiana gońców. Bardzo ważnych gońców zresztą dla białych. Znaczy goniec E3 był bardzo ważnym gońcem oczywiście i tutaj ta wymiana jest na pewno na korzyść. Biesza bije na E3. Tutaj skoczek znajduje świetną placówkę, tylko jeden skoczek jeszcze też wiosny nie czyni. Pamiętajmy, że figury muszą współgrać. Jeżeli będzie bicie pionkiem, no faktycznie tutaj ten skoczek nie wchodzi, ale te pionki są zdwojone i one chyba nie są najlepsze. Tu by czarne grały to samo, co w partii po biciu pionkiem z F na E3. Jednak zbiła wieża i konkretnie wieża E na B8. Nakamura po prostu atakuje pionkę. Jak tego A6 nie może obronić pasywnie, powiedzmy, no to dlaczego ma go nie stracić, a wziąć na B4? Przypominam, że komfortowa sytuacja na Nakamura, dlatego że remis mu starcza do zwycięstwa w tym meczu i Tutaj Hetman zagrywa na A3 w tej sytuacji, Hetman D8. Cały czas zwróćcie uwagę, że takie bicie jest bardzo nieprzyjemne. Tutaj od razu Hetmanem się na B6 możemy zaaplikować, albo wieża B6. Goniec na F1, goniec na B5. No i w tym wypadku Hetman zagrał na A5. No próba wymiany, czy dobra, czy niedobra. Ciężko mi stwierdzić, to jest równa pozycja. Wymiana na F1. Hetman wybił z szachem, wieża wybiła, tutaj e, król na F1 i wieża wróciła na B8. Zwróćmy uwagę, cały czas konkretna, a, e, konkretna gra ze strony czarnych, prosta gra, remisik tutaj jest e, w zasięgu. Wieża B3, wieża B5, ale z jednej strony można powiedzieć, że to czarne przechwytują małą inicjatywę, z tego względu, że chcą tego piątka po prostu zbić... E, za darmo jakiś ruch czasami A5 grozi, tylko że skoczek przy, przy okazji w tym momencie broni tę wieżę. No ale tu jeszcze jest sporo gry. Skoczek zagrywa na E1, skoczek E8, no bronimy, nie wpuszczamy wieży przy okazji. Manewry z skoczkami są tutaj też dosyć istotne. Skoczek D3 znajduje dobrą placówkę i bardzo ładne posunięcie. I tutaj e, jedna bardzo ważna reguła, jeżeli chcemy grać na remis, to nie grajmy na ten remis, bo zwy, zwykle jest tak, że przegrywamy, przegrywamy partię, bardzo ładne zagranie F5, takie energiczne, podoba mi się jeżeli pionek by wybił to jest po prostu skoczek na E7 jest atak na dwa pionki tu po, na przykład po ruchu G4 po prostu skoczek zbija na D5 i pozycja jest dalej równa Myślę, że zawodnicy na tym poziomie by kontrolowali sytuację. Jednakże po ruchu F5 nastąpiło F3. Szybkie wybicie pionka na E4. No skoczkiem wybić nie można, bo tu wieża zbija pionka. Więc pionek musi wybić z F na E4. I skoczek na F4. Bardzo energicznie. Zobaczcie, skoczek chce wymienić tego skoczka bardzo silnego z D3. Słuszna decyzja. I bardzo konkretna zresztą. Po wybiciu na F4 następuje wybicie. Król zagrywa na E2. Wieża AB8, wszystkie figury zaczynają działać, wieża scena B1 i to mi się bardzo u białych nie podoba, że jest pasywna obrona pionka B4, ale chyba nie było wyjścia, jeżeli białe myślą o zwycięstwie. Chwilowo trzeba pewnie tego pionka bronić. Skoczek zagrywa na F6, na kamura gra swoje. Jak się przemanewruje, przemanewrujemy z D7 na E5, no to będzie cudownie. W tej sytuacji król F3, no i trzeba zagrać G5. Widzimy tutaj pionki ze skoczkiem się świetnie komponują. Wszystko się fajnie układa. Skoczek zagrywa na C4 i atak na pionka, więc trzeba skoczkiem wrócić i H4. Próba rozbicia tego łańcucha pionków słusznie, ale wieża C8. Wredny skoczek zostaje atakowany, skoczek musi uciekać. Wraca na A5, no pakuje się w świetną pozycję na C6. Jednakże na kamura gra skoczek na F6 i wszystko zaczyna działać. Plan się udał, dlatego że Czarne wyrzuciły skoczka, który męczył pionka na d6. Po hg i hg skoczek zagrał na c6 i wieża e8. Zwróćmy uwagę, że teraz jest pionek na e4 atakowany i jest ciężko tego pionka obronić. Na przykład jak wieża by zagrała na e1, to wieża zbija na d5 i jest pionek więcej. Prosta taktyka, tutaj mamy związanie. W tej sytuacji skoczek zagrał na d4 z atakiem na Wieże. Co zagrał na Kamura, Moi drodzy, w tej sytuacji trzeba szukać wtrąconych ruchów, bo jak będziemy grać pod dyktando przeciwnika, to nie będzie dobrze. I tutaj ruch G4, bardzo ładne posunięcie. Król zbija na F4, no bo trzeba zbić, bo w innym wypadku zbijamy tutaj też pionka, albo jeżeli, już pokazuję, jeżeli po G4 król idzie na F2, no to możemy zbić tu skoczkiem z szachem, jeżeli król idzie na E2, to wieżą zbijamy na E4. Król wybija, wieża wybija, król F5, wieża zbija na d4, król zbija na f6 i kamura to już się cieszy, bo remis jest blisko, a jeszcze skrobnie jednego pionka więcej, więc białymi wygrać tę pozycję można raczej tylko na farcie, w jakimś grubym błędzie, e, więc jak gra Aronian? Aronian zagrał wieża f1 i wieża zagrywa na h5. Bardzo sprytny ruch, król troszeczkę zapodział się tutaj w obozie przeciwnika, a wieże mogą być w tej sytuacji groźne. No i teraz Aronian nie Tety popełnia decydujący błąd wieża F4. I pytanie jak to wykorzystać? Można sobie tutaj materiał zatrzymać i poszukać odpowiedzi. Zwróćmy tylko uwagę jak można by było pogodzić się z remisem oczywiście, nawet przy pionku mniej białymi. Tutaj król mógłby zagrać na G6, po prostu na G6 i nie za bardzo wiadomo jak grać. Szach mógłby nastąpić, król by wrócił, wieża E5 lub wieża na B5 z powrotem. Nie za bardzo widać jak progresować jedną i drugą stroną no ale zostało zagrane wieża F4 i trzeba sobie z tym poradzić jak sobie radzi Nakamura? otóż wieża H6 dosyć proste posunięcie król E7, wieża B7 jest matowanie wieżami w ogóle, coś jest śmieszne król D8, no i teraz trzeba znaleźć decydujący ruch który daje zwycięstwo czarnym tak moi drodzy to jest wygrana czarnych jest to posunięcie wieża H8 a Ronian poddał partię. Dlaczego? Otóż grozi odejście królem z matem. Nie ma jak się bronić. Wieża bije G4, Krucha 7. Jest mat praktycznie, bo jeszcze się zasłoniamy, oczywiście, i jest mat w ten sposób. W ogóle, co ciekawe, tutaj nie ma żadnej obrony w tym momencie. Nawet jakbyśmy zagrali królem na c8, to wieża zagrywa pięknie na g7. To znaczy tak, mata może jeszcze by na chwilę nie było, bo moglibyśmy tutaj spróbować zbić, chociaż nie, jak jest zbicie, no to jest po prostu król h7. E, grozi zagranie król h7 z prostym matem. E, myślę, że partia m, taka względnie, bym powiedział, równa e, ale błąd, jedyny w końcówce zadecydował o zwycięstwie Nakamura. I Nakamura bardzo dużymi krokami zbliża się do turnieju pretendentów. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Dzięki serdeczne za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.